Czy robi, co mu zabroniono, czy nosi mundur, czy kimono, czy flak? a kąd ze skwak? Czy woli barszcz, czy żur, czy rosół? czy pieprz wsypuje do bigosu, czy mak, a kąd ze skwak? Czy bracia z nim się często kłócą? A czy się złości i czy się złości, kiedy mu co nie w smak, a kąd ze skwak? A gdy się złości, to się pieni, czy blednie, czy też się czerwieni, jak rak, a kot ze skwak. Kiedy go w czegoś proszą imię, to odpowiada wtedy im nie, czy tak, a kot ze skwak. Gdy swym koresponduje wujem, to liże list swój, czy stempluje na lak, a kot ze skwak. Czy się dosprawnie swoich miesza? A palto swe na gwóźdź, Czy wiesza na hak? A kąt ze skwak? Gdy komuś jakąś zrobi szkodę, To wstydzi się jak dziewczę młode, Czy żak? A kont ze skwak? Czy jakiś w czymś osiągnął wyczy, Czy do trzydziestu umie liczyć na wspak? A kont ze skwak? Czy nawet gdy ma zmartwień wiele, Jest wesolutki jak wróbelek Lub szpak, a kąt ze skwak? Lubi czy nie, kiedy go strzygą. A przecież winien o swój wygląd Dbać wszak, a kąt skwak. Czy kiedy widzi wieloryba, To myśli, że to wielka ryba, Czy ssak, a kąt ze skwak? A gdy smoka gdzie zobaczył, To uciekłby? Czy by z nim walczył jak krak, a kąt ze skwak? Czy zawsze do drzwi pierwszy pcha się? Czy czeka, aż do wejścia da się mu znak, a kąt ze skwak? Czy głową zwykł przebijać mury? Czy woli ptasząc śpiew czy kury? Gdak, gdak, a kąt ze skwak? Gdy w ważnej sprawie go szukają, to wówczas kryje się jak zając za krzak, a kąd ze skwak? I czy w decyzji w swej minutach mówi, że wszystko jedno mu tak czy siak, a kąd ze skwak? Ja nie wiem. Może ktoś to wie? Skąd, kiedy, na co, po co, gdzie i jak wziął się, a ze skwak?